Jeżeli przeglądałeś w internecie filmy motywacyjne, to na pewno już zostałeś zbombardowany przekazem w stylu jak bardzo wyjątkowy jesteś, jak bardzo wartościowy jesteś, jak mocno na coś zasługujesz. Ja to nazywam takim mentalnym pettingiem. I oczywiście pod wieloma względami jest to prawda. Jesteś wyjątkowy, nie ma drugiego takiego człowieka jak ty. Nikt nie ma takich samych odcisków palców albo takiej samej siatkówki oka. Chociaż osobiście nie wiem, jakie to do końca ma znaczenie, ale takie argumenty faktycznie padają za tym, że jesteś wyjątkowy ale pod wieloma innymi względami jesteś dokładnie taki sam jak reszta społeczeństwa i co gorsza, zostajesz pod dużym jego wpływem. I dopiero sobie, kiedy sobie to uświadomisz, możesz coś z tym zrobić. I o tym właśnie jest to wideo. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim nasze umysły od dziecka są w określony sposób zaprogramowane i wypełnione ideami, które często są fałszywe lub po prostu szkodliwe. Kiedy ktoś urodził się i wychował na przykład w Chinach, nie tylko ma określony zespół genów, ale do tego jest uwarunkowany kulturowo. Jest nauczony jeść określone rzeczy, zachowywać się w określony sposób w towarzystwie, podążać za religią, w której dorastał, a nawet myśleć odpowiednio o przyszłości i życiu. Idzie to jeszcze znacznie dalej, bo nie chodzi wyłącznie o kulturę, ale także o bezpośrednie otoczenie ludzi, w jakim ktoś się obraca. Na przykład, jeżeli wszyscy w otoczeniu Jana Kowalskiego palą papierosy, to jest niemal pewne, że on też będzie palił. Jeżeli wszyscy w jego otoczeniu prowadzą niezdrowy tryb życia i mają problemy z nadwagą, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, że on też będzie żył w taki sposób i miał te same problemy. Zatem nasze umysły nie podejmują racjonalnych decyzji i nie wybierają najlepszych opcji, ale podążają za większością i mówią nam, że to jest ok. Mimo, że niektóre zwyczaje, jak na przykład palenie papierosów czy picie wódki są ewidentnie fatalne w skutkach. Rezultat tego jest taki, że większość ludzi przez całe życie podąża złą drogą i w konsekwencji niestety są po prostu nieszczęśliwi. Reklamy i różni mówcy motywacyjni często powtarzają Ci, że jesteś wyjątkowy. Ale kiedy przyjrzysz się temu bliżej, jesteś bardziej jak ludzki komputer, jak maszyna. To, gdzie wylądujesz w życiu i jak będzie ono wyglądało, zależy w dużej mierze od przypadku. Od tego, w jakim środowisku się wychowałeś, jakich masz znajomych, na jakie filmy lub książki trafiłeś. Nawet jeżeli czasami masz przebłysk geniuszu i sam snujesz duże plany, to często kończą się one na słomianym zapale, bo środowisko ściąga cię w dół. W swoim umyśle pojawiają się wymówki i rezygnujesz ze swoich planów. Ale co gorsza, najczęściej twoje plany i marzenia wcale nie są twoje. Masz i dlatego, że inni też chcą takich rzeczy. Chcesz mieć willę z basenem, dużo pieniędzy i czasu na podróże, do tego wielu przyjaciół i kochającą żonę lub męża. Zanim to osiągniesz, żyjesz w ciągłej presji, żeby to zdobyć. Zazdrościsz ludziom, którzy już mają willę i pieniądze. Łapiesz depresję, kiedy dłużej nie masz partnera albo przyjaciół. A kiedy zdobędziesz te rzeczy, to martwisz się, żeby tego nie stracić i chcesz jeszcze lepszej willi. Boisz się stracić swojego partnera i jednocześnie chcesz zmieniać go według swojego gustu. Właśnie tak jesteśmy szaleni. A wisienką na torcie tego domu wariatów jest to, że myślimy, że jesteśmy racjonalni. Jak zatem wyrwać się z tego szaleństwa i tej niewoli naszego umysłu? Po pierwsze, trzeba uświadomić sobie i pogodzić się z tym, że nie jesteśmy racjonalni. Że większość naszych pragnień jest bardzo irracjonalna i w rzeczywistości niepotrzebna nam do szczęścia. Większość idei, w które wierzymy jest fałszywa. Paradoksalnie ludzie są tak szaleni, że warto kwestionować zwłaszcza to, czego chce większość społeczeństwa. Dopiero, kiedy zaczynasz myśleć samodzielnie i kwestionować absolutnie wszystko, będziesz dużo bliżej prawdy. Dużo obiektywniej będziesz patrzył na rzeczywistość, a dzięki temu łatwiej Ci będzie zrozumieć, co tak naprawdę czyni Cię szczęśliwym. Moi drodzy, tak mi przykro, że nie usłyszeliście dzisiaj ode mnie nic pochlebnego, ale dopiero przyjęcie tej prawdy na klatę może sprawić, że faktycznie przejmiecie większą kontrolę nad swoim życiem, i rzeczywiście wtedy mocno wyróżnicie się spośród pozostałej części waszego społeczeństwa i naprawdę będziecie wyjątkowi. Ale wtedy to miano nie będzie miało prawdopodobnie dla was większego znaczenia. Jestem też bardzo ciekawy, co myślicie o tych tematach, o takich zagadnieniach. Dajcie mi o tym znać w komentarzu. Co prawda ja ostatnio trochę dużo podróżuję, więc nie jestem w stanie wam za każdym razem odpisać na każdy komentarz, ale wszystkie czytam, więc jestem wdzięczny za każdy feedback. Jak zawsze też zachęcam do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. I jeżeli chcesz też zdobyć więcej informacji na temat budowania świadomości, to koniecznie zobacz ten materiał. A za mną widz, widzicie właśnie panoramę Hongkongu. Z tego miejsca serdecznie Was pozdrawiam i do następnej niedzieli. Robert Marchel.